Jakiś czas temu na moim Instagramie pokazywałam Wam, że otrzymałam super paczkę od Mojito. Dostałam ją w związku z ich nową kolekcją, która nazywa się Lasting Moments, a kolekcja dedykowana jest pannom młodym i gościom weselnym. Jest to kolekcja ślubna oraz kolekcja na specjalne okazje, a dziś chcę pokazać Wam kilka stylizacji właśnie z tej kolekcji. Stylizacja to ta, którą mam na sobie, i to jest zdecydowanie stylizacja kierowana do panien młodych. Suknia jest nieco mniej formalna, mniej oficjalna na mniejsze przyjęcie, albo na przykład na ślub w plenerze ale ta prosta w kroju suknia może być też idealną opcją na przebranie bądź na poprawiny. Co jest w niej fajnego? Po pierwsze mamy bardzo ładny kolor off-white, który powoduje, że dobrze wyglądamy w tak jasnej kreacji. Nie jest to taka czysta, śnieżno-biała biel, która jest dla naszej urody bardzo trudna. Kolejna rzecz to jej krój. Prosty, klasyczny, to jest ogromna zaleta i ma świetny dekolt. Ten dekolt nazywa się kaszker i jest to taki dekolt, który pasuje praktycznie przy każdej figurze. Kiedy macie mniejszy biust, delikatnie, optycznie go powiększa. Kiedy macie duży biust, to świetnie chowa się w tym dekolcie. Do tego mamy ładnie zaznaczoną linię talii, dosyć wysoko, dzięki czemu mamy wydłużoną e, tutaj linię naszych nóg. W momencie, kiedy decydujemy się na taką prostą w kroju suknię, fajnie podkręcić ją dodatkami. Ja postawiłam na delikatne, błyszczące kolczyki, dosyć mocną torebkę z biżuteryjnym uchwytem i błyszczące buty na niewysokim obcasie, bo jednak chodzi o to, żeby bawić się w nich całą noc i żeby było nam po prostu wygodnie. Z tyłu mam dekol w kształcie literki V, dosyć głęboko wycięty, przez co pięknie zaprezentowane są plecy. W tej kolekcji jest jeszcze jedna świetna rzecz dla panien młodych, muszę Wam o niej powiedzieć. Eee, Mojito stworzyło szlafroczek dla panny młodej. Jest to krótki szlafroczek z tyłu z napisem BRIDE, który po pierwsze świetnie wygląda, a po drugie przyda Wam się, może nie tylko w dniu ślubu. Jeżeli chodzi o ten najważniejszy dzień, to oczywiście rano sobie wstajecie, ogarniacie się, po czym zakładacie na siebie ten szlafrok na czas przygotowań. Czyli jesteście czesane i malowane właśnie w tym szlafroczku. Jest Wam wygodnie, komfortowo i nie ma takiego niebezpieczeństwa, że siedzicie na przykład w t shirtciku a potem trzeba go zdjąć. Czyli cały makijaż, fryzura tsz, idą z dymem, bo po prostu zdjęłyście bluzeczkę. Ten szlafroczek sobie wygodnie zdejmiecie i od razu możecie nakładać suknię ślubną. Ale powiedziałam też o tym, że szlafroczek może przydać się nie tylko w dniu ślubu, może Wam się przydać, jeżeli na przykład Wasz wieczór paniński będzie w spa. Co więcej, ten szlafroczek będzie pięknie prezentował się na zdjęciach, nawet tych wykonywanych w dniu Waszego ślubu podczas przygotowań. Czas na garnitur. Eee, takie przełamanie, bo w kolekcji jest bardzo dużo sukienek, ale pojawiła się też taka propozycja, na którą mogą skusić się, na przykład te druchny, które w sukienkach nie czują się najlepiej. Garnitur występuje w tym pięknym błękitnym kolorze. Jest jeszcze taki w wersji delikatnego różu, ale garnitur to jest świetna stylizacja nie tylko na wesele. Garnitur bardzo się zmienia w zależności od tego, z jakimi dodatkami go połączymy. Tutaj okazuje się, że z prostą w formie błyszczącą torebką, delikatną biżuterią i butem na obcasie może być absolutnie wersją wyjściową, pomimo tego, że jest w jasnym kolorze, ale taki sam garnitur, jeżeli zestawicie z np. białym t-shirtem i trampkami, będzie wersją bardziej sportową, a jak połączycie z białą koszulą, to nawet do pracy możecie w takim garniturze spokojnie pójść, więc na pewno jest to wybór nie na jeden raz, a to bardzo ważne. Jeżeli chodzi o krój, to spodnie są dość dopasowane i mają bardzo fajną długość, bo delikatnie odsłaniają kostki, dzięki czemu optycznie wydłużają nogę. Jeżeli chodzi o krój marynarki, to podkreśla ona talię, jest fajnie fitowana i dobrze się układa. Tak na sukienkę kolorową i sukienkę o moim ulubionym kroju, czyli maxi. Jest to długa suknia, jak widzicie w przepięknych kolorach, delikatne pastele z wzorem kwiatowym. Bardzo wiele kobiet lubi kwiaty, więc wybiera właśnie takie suknie. I wydawać by się mogło, że długa suknia od razu będzie taka trochę sztywna, ale tu okazuje się, że nie. Dzięki temu, że mamy właśnie ten florystyczny motyw i dzięki temu, że mamy te delikatne falbanki, suknia jest bardzo zwiewna, lekka i dziewczęca. Czaderska rzecz w tej sukni to dekolt. W tej chwili mam dekolt w kształcie literki V, ale to, co jest na maksa ważne, to to, że te ramionczka są na gumce, a to oznacza, że trochę możemy z nimi poszaleć. Mi na przykład na maxa podoba się taka wersja, że opuszczam sobie tutaj te ramionczka i powstaje taki dekolt hiszpański, trochę w kierunku boho, trochę w kierunku sexy, na pewno to jest moja ulubiona opcja, jeżeli chodzi o te suknie. No i jeszcze chciałam zwrócić Waszą uwagę na buty, które po pierwsze są idealnie dopasowane kolorystycznie do tej sukni, a po drugie to jest dokładnie ten sam model, który miałam przed chwilą przy garniturze i one są tak wygodne, tak mięciutkie, że na maksa Wam je polecam. czas na długą suknię, tym razem w nieco bardziej eleganckiej wersji. E, suknia jest w przepięknym i na maksa modnym teraz kolorze różowego złota. Co ważne, wykonana jest z tkaniny, która przepięknie, delikatnie połyskuje. Jeśli chodzi o krój, jest to em, Taka nowoczesna wersja greckiej bogini. E, suknia jest, jak widzicie, asymetryczna u góry, czyli jedno ramię mam zupełnie odkryte. E, no i e, bardzo fajna rzecz, czyli podkreślenie e, talii paskiem w kolorze żółtego złota. Mieszanie takich kolorów jest teraz absolutnie w trendach i jak widzicie świetnie wygląda. Mam wrażenie, że taki kolor sukienki na pewno dobrze będzie komponował się z taką skórą, chociażby delikatnie muśniętą słońcem. E, I co muszę powiedzieć, to to, że ta sukienka jest bardzo wygodna, świetnie się układa, przez to, że ta tkanina jest elastyczna, idealnie opina moje ciało. No i cóż, mam fajne tutaj zalotne jednoramię i wygląda ona tak. Do całości dobrałam jeszcze kolczyki, które właśnie dostałam do domu w swojej paczówce. Długie, błyszczące, wykonane z kryształków, a jeżeli chodzi o buty właśnie, to mam buty w kolorze żółtego złota, w takim samym jak paseczek, na tak zwanej czyli bardzo niskim, ale wąskim obcasie. E, I hmm, postoję, popróbuję. Tak, są wygodne, stabilne, nie chwieje się ten obcas, bo bardzo często e, przy kaczuszkach jest właśnie taka sytuacja, że e, ten but jest niestabilny, a ten napr naprawdę Dobrze, dobrze stoi, dobrze się w nim czuje. Cała ta suknia wykonana jest z tkaniny plisowanej, co jest bardzo kobiecym rozwiązaniem, ale też suknia jest skrojona w taki sposób, żeby dobrze leżała, pięknie przylegała. No i ogromny plus tej tkaniny jest taki, że się nie gniecie, więc jak na przykład podczas wesela sobie usiądziecie, pojecie, a potem trzeba wstać i potańczyć, to macie te gwarancję, że będziecie nadal świetnie wyglądać, a wszystko tutaj nie będzie okropnie pogniecione. Jak widzicie, w kolekcji Lasting Moments jest masa propozycji i one są bardzo różnorodne, więc mam takie poczucie, że każda z Was znajdzie tam coś dla siebie. Co ważne, kolekcja jest dedykowana wyjątkowym uroczystościom i te stylizacje na takie wyjątkowe uroczystości pasują, co nie oznacza, że są to stylizacje na raz. Na pewno będziecie mogły z nich korzystać wielokrotnie. Życzę Wam cudownych imprez!